ma wariaty, z racji tego, że mamy czwarty sezon, w grze nam się dużo pozmieniało, a mój poradnik do wygrywania jest możliwe, że nieaktualny. chociaż tam też jest bardzo dużo rzeczy, do, y, które możecie, z których możecie skorzystać. Nagrywam poradnik do wygrywania, część druga. W tym poradniku niestety będzie taktyka customowa, czyli jak proplayerzy grają na custom gamach. Y, wiem, że do proplayera jeszcze troszeczkę brakuje, ale no uczę się cały czas, prawda? Mam nową myszkę, dziękuję wariat za nową myszkę. Czyli można powiedzieć, że odcinek sponsorowany przez Wariata Na dole macie tutaj przycisk subskrybuj, który nie działa, bo to jest tylko animacja i czy Wam się podoba Więc jeżeli Wam się podoba, zostawcie suba, łapkę w górę, a my lecimy z poradnikiem Pierwsze co robimy, lecimy na jakieś dalekie miejsce, daleko od autobusu W tym przypadku, tak samo jak w pierwszym poradniku jest to Pleasant Park Na szczęście, bo uwielbiam tą miejscówkę Ale lecimy gdzieś daleko, gdzie może być mało osób gdzie reszta osób gdzieś po prostu wcześniej wyskoczyła. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy zaczęli spokojnie grę. W tej grze będziemy podjeżdżać tylko osoby, które są konieczne do podjechania i tylko, tylko osoby, które naprawdę wiemy, że damy radę wygrać jeden na jeden. Bo czasami jest tak, że przynajmniej u mnie na streamach, nie wiem jak wygracie, że podjeżdżam osoby, gdzie wiem, że te osoby mają przewagę. Dlatego jedziemy, lutujemy sobie domek. I musimy przy lutowaniu nasłuchiwać, czy kogoś nie ma niedaleko. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale ja słyszałem, jak typek rozwalał coś w domku obok. Dlatego zlutuję sobie szybko i będę go podjeżdżał. Możliwe, że ma gorsze bronie. Dajcie znać w komentarzu, czy wam się to podoba, co poprawić. Wiem, że moje poradniki yy, dla was są naprawdę super. Mam nadzieję, że bardzo dużo większość to uważa. O, w tym domku coś było lutowane. Widzicie, drzwi są otwarte. Ale wydaje mi się, że on... ten domek się lutuje w sekundę, więc. O, jest, jest w następnym, dobra. Już widzimy, że jest w następnym Dojeżdżamy go. On się teraz nie spodziewa. Może nas teraz usłyszeć. Uwa. O, jest. No. Dlatego nie robiłem poradnika do strzelania z pompy. Ale dobra, wyszło. Lutujemy co trzeba. Niestety gościu prawie nic nie miał. Idziemy lutować dalej. Pamiętajcie, surowce nam są potrzebne i umiejętność strzelania. Jeżeli chodzi o pompę, to jestem słaby, ale surowce z tego względu, że bez budowania tej gry nie wygramy niestety. Ta gra już jest na takim poziomie, że dużo osób potrafi się budować. Lutujemy dalej. Ta gra jest na takim poziomie, że dużo osób potrafi się budować, więc my też musimy potrafić się budować. Dlatego odsyłam was do poradników, które nagrałem wcześniej odnośnie budowania, edytowania, budowli. A co jeszcze to było? Budowania 1 na jeden. O, temporadnik fajnie wyskoczył. Ten temporadnik fajnie wyszedł, ten jeden na jeden. O, mamy RPG. Podki polecam brać. Zamiast granatów, ponieważ mam teraz RPG. Wiem, że mała amunicji, ale lepiej mieć RPG niż granaty. Chociaż z granatów też można dobre playsy robić. Dobra, apteczki na razie nie biorę, bo strefę mam, więc ta apteczka na razie mi się nie przyda. Ale trzeba pamiętać, gdzie zostawia się takie rzeczy. Więc ja pamiętam, że w tym domku jest apteczka. Jeżeli ktoś mi teraz obił... Do 0, do zera, do... No, jeżeli ktoś mi robił po HP, to bym wiedział, gdzie wracać papteczka W domkach rozwalajcie sobie meble. To wam daje też surowce. Pamiętajcie o tym. Dobra, lutujemy całą amunicję, ponieważ czasami... W tej grze będzie nam... Będziemy mieli częściej sytuację, gdzie tracimy amunicję i tracimy surowce. niż jak szybko zabijamy typka i... I jedziemy dalej z koksem, prawda? Dlatego trzeba mieć naprawdę surowce, trzeba mieć amunicję. Polecam sobie to dobrze zlutować. Słuchajcie, dobra, rozwalam sobie. Dobra, meble rozwalane, już mam 400 drewna, to jest naprawdę na start, to jest super. Dobra, wychodzimy. O, dropik leci. Możemy bezpiecznie, ponieważ jeżeli idziemy w stronę Tilted Towers, nie będzie tak bezpiecznie, jak, jak wam się może wydawać. Yy, omijamy Dusty Depots, omijamy Tilted Towers jak na razie. Jeżeli będziemy już lepiej strzelać, to jest... Pamiętajcie, to jest poradnik dla początkujących i dla osób, które mają mało winów. Cały czas ktoś mnie niestety spamuje na Facebooku. Yy, Adrian. No, przestań. Biegniemy po dropa. Dobra, wyłączę sobie szybko. Nie, bo to jest tak jak powiadomienia. Dobra, biegniemy po dropa. Sorry, sorry, że na odcinku takie się dzieje, ale. Siła wyższa. <laughs> Cały czas się rozglądajcie czy nie na dookoła osób. O, jeżeli chodzi o duże drzewo, nigdy nie rozwalajcie do końca. Zostawcie go na 50 łap, ponieważ jeżeli ktoś jest na Waszych plecach, zobaczy, gdzie jesteście. I.. Kurwa, kurczę. <laughs> Zobaczcie, gdzie jesteście i yy, będzie bieg za wami, więc będzie ma przewagę, bo wy nie będziecie wiedzieć o nim. Jeżeli zostawicie na 50 HP i będziecie patrzeć czasami na to drzewko, tak wiecie, biegniecie, czasami się obrócicie i ktoś się rozwali, ktoś się uderzy, to od razu to drzewo rozwali i wy będziecie wiedzieć, gdzie jest, gdzie jest przeciwnik. Dlatego drzew dużych nigdy nie rozwalajcie do końca. Dobra, bierzemy tego dropa. Jak bierzemy dropa na otwartej przestrzeni, zawsze się obudujmy. Jak bierzemy dropa tutaj, tak, to nie jest konieczne, żeby się obudować. Bo tutaj tak, widzicie, widzicie, nie ma takiego czystego strzału, żeby załupy dostał, żebym trochę się nie, mogu, nie umiem wysłowić. Ale dobra, yy, bierzemy next, bierzemy potki, zamiast siorba jednego, lepiej wziąć trzy podki według mnie. Mamy skrzynkę, dobra, bierzemy amunicję. O, spadło. I w zależności, w zależności od tego, z czego lubicie strzelać, to albo albo, albo sztucer jest konieczne. Naprawdę to jest konieczność. Nauczcie się strzelać z zawupy albo ze sztucera. Jeżeli umiecie strzelać z tego albo z tego, to daje nam niesamowitą przewagę w grze. Dodaj nam przewagę nad ludźmi, którzy średnio strzelają zawupy. Dlatego też jest poradnik do strzelania zawupy, więc. odsyłam też do niego. Wszystkie poradniki są na playliście u mnie na kanale. Poradniki. Poradniki, porady chyba? Poradniki chyba to jest napisane. Poradniki Fortnite. Taka jest playlista. Dobra, mamy autoszmatkę. Nie, nie biorę jej, nie biorę jej. Nie lubię strzelać z autoszmatki. Dobra, mamy sztucer, to już biorę. Bomb impulsywnych na razie nie biorę. Dobra. Jeżeli nauczycie się strzelać z wolnej pompy, to lepiej zawsze brać wolną pompę. Chyba, że lepiej strzelać z taktycznej. No jeżeli będzie mieli niebieską, to wtedy bierzemy niebieską taktyczną. No i mamy niebieską taktyczną, dobra. Widzę, że takie poradniki, to się super nagrywa. Dobra, kolejna skrzyneczka. Port, port. Port, port jest... Yy... Kolejny szucer. Port, port jest słabą rzeczą, według mnie. Ponieważ port się buduje z metalu, a metal rozwala się praktycznie na strzała, to jeżeli dojeżdża, dojeżdża nas osoba, a my zbudujemy port, to nam całą podstawę może naraz rozwalić. Więc port, port jest dobrą rzeczą, jeżeli chodzi o dojeżdżanie typów na wysokość. To wtedy jest naprawdę super. Znerfili to, że jeżeli odbijemy się od opon i skoczymy bardzo nisko, to, yy, to nie padniemy. Dlatego średnio. Mamy strefkę na, na Plezencie. O nie, tu się nie zbuduje. Dobra, mamy, mamy strefkę na ple Pleasant Park, dlatego wracamy tam. Yy, I prawdopodobnie najlepiej, jakbyśmy weszli na górkę. Mamy na górce strefę, mamy. Dobra, czyli wejdę sobie na górkę i zrobię tam mini bazę. I będę wypatrywał ludzi. Zobaczcie, mam jednego fraga. W tej grze nie zdobędziemy dużo fragów. Wezmę jeszcze tego dropa. I w tej grze nie zdobędziemy dużo, dużo fragów, ze względu na to, że gramy bezpiecznie. Nie dojeżdżamy, nie walimy typów, ale jest to bezpieczna gra przemyślana, dzięki której możemy wygrać grę. Jest większe prawdopodobieństwo, będziemy mniej się strzelać, mniej oberwiemy, wygramy grę. Poczekajcie, Adrian... Dobra... Dobra, ten kamień wziąłem dlatego, żeby szybko sobie dojechać. Dobra, nie biorę, nie biorę digla, mam 10 podchów I szybko do strefy będę szedł. Trochę sobie zlutuję jeszcze po drodze. I szybko do strefy. Dobra, i ch chciałbym wejść na tą górkę. I chciałbym tam zbudować bazę. Znaczy bazę, mini bazę. Dobra, tam chyba... O, ktoś tam był. Ktoś tam był, są schody. Dobra, pamiętajcie, żeby się rozglądać, yy, ponieważ nie wiadomo gdzie jest przeciwnik. Naprawdę, nie wiadomo gdzie jest przeciwnik. Bardzo was przepraszam za te powiadania na Facebooku Niektórzy nie rozumieją, że się nie pisze podczas nagrywania Gdzie raz się napisze, a dalej piszą, dobra? rozumiecie o co chodzi Dobra, Mini Baska mini baza. Dobra Trzeba się jeszcze rozejrzeć szybko, czy tu ludzi nie ma dookoła O, i widzimy typka Widzimy typka Kurde No i to jest, to nie jest poradnik do strzelania ze schwitzera, spokojnie Musimy bezpiecznie teraz. Mamy przewagę wysokości nad typkiem. Mamy sztucer. Nie wiem czy on ma sniperkę. Nie, on ma, on ma RPG'a. Dobra. Wycofajmy troszeczkę. Teraz jeżeli ktoś bym widział, mógłbym dostać łeb. Ponieważ nie jestem obudowany. Ale trudno, no to jest ryzyk fizyk. Czasami, czasami głupie rzeczy też robię w tej grze, więc widzicie. Dobra, tego tak chyba raczej nie zabijemy, bo on będzie się cały czas budował. Cały czas uważajcie, czy ktoś was nie podjeżdża. Dobra, jego tak nie zabiję. Musiałbym podjechać go, ale na razie mam jeszcze strefę, więc wolę bezpiecznie sobie zagrać. Dobra, nie dostał. Teraz stoję w miejscu. Jest idealnie, idealnie żeby ktoś mi strzelił łeb. O, jest, podjeżdża na stypek, dobra? Szladowa ziemka. I musimy wygrać jeden na jeden z tym typkiem niestety. Dobra, on strzela sobie najdami, które się odbijają za mnie, więc spoko. Dobra, ma białe, dojeżdżamy. Typek jest w tarapatach, dojeżdżamy. Dobra, on się zabudował. Nic to mu nie dało. Jeżeli mamy przewagę nad typkiem, bardzo ważne, żeby dojechać. Jak najszybciej, zanim on się uleczy, zanim on się obuduje, jak najszybciej go dojeżdżamy. Trzeba mu zniszczyć psychikę. Dobra, obudujmy się. Ten typik jeszcze tam jest chyba. Widzicie, straciłem chwilę, a przeciwnik się nie ruszył. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo możliwe, że tam go już nie ma. Zdaje się, nagrywa? Nagrywa się, spoko. Dobra, jest dalej. Dlatego możemy mu trochę podstawy zniszczyć Ale wydaje mi się, że jak zbudował się tak wysoko, to będzie umiał z tego zejść No, on już schodzi, dobra On już schodzi, dlatego mu zniszczę troszeczkę tej bazy i go dojadę Bazę niszczę nie dlatego, że on tam spadł, bo wiem, że on jest na dole, ale dlatego, że mi nie przeszkadzała. Czasami ta baza jest taka... No w w kurza oko, że tak to nazwijmy. Dobra. Gdzie on teraz jest? Wydaje mi się, że będzie w domku. Wydaje mi się, że będzie w domku. Ale też muszę być uważny dookoła, bo nie wiadomo, gdzie są ludzie. Zostało mi 7 osób, więc... Tutaj już ile mogę zrobić fragów? 9 maksymalnie. Dlatego to nie jest... O, jest, dobra. Wychylił. Dostał, ale głównie nie dostał niestety Trzeba dojechać. Trzeba go dojechać Dobra. Raczej ucieka z tego domku Raczej ja bym na jego miejscu już uciekał, więc Dobra, yy, ja tą skrzynkę brałem? Brałem. Dobra, skrzynki się bugują. Krzynki się bugują, czasami nie da się ich otworzyć, a jeżeli je uderzymy chyba kilofem, czy coś takiego, to one po prostu się otwierają same, bez niczego. Dobra, jest tu ktoś? Nie ma. Dobra, on już uciekł. Tak jak myślałem, będzie uciekał z tego domku. Stracił przewagę. Weźcie, ja miałem cały czas przewagę, bo byłem wyżej, ale stracił y, bezpieczną pozycję, dlatego, że dostał ze sztucra, sztucera. Sztucera? Sztucera? Dostał. No to minus 90. Trzeba go poszukać. Nigdzie go nie widzę, ani nie słyszę. O, dobra. Słyszę go. Aha. Jest chyba na tym domku. Ale powiedzcie mi, jak to jest możliwe, że on yy, tak szybko tam poszedł. I go nie widziałem. Dobra, trzeba go podjechać. Możliwe, że nie ma HP. On nas słyszy. Dobra. Dobra, jest nasz. Zastanawiam się, jak on szybko tu się tak znalazł. O, Dobra. I strzelał do jakiejś osoby. Dlatego musimy się obudować. Zróbmy sobie miniewierze. Pamiętajcie. Jesteśmy top 6 teraz. Jeżeli się znajdujecie w takiej sytuacji. To się nie denerwujcie. Bo stres naprawdę... O, jest typ. O kurde. Czemu on nie dostał z tego? No i teraz... Teraz jest taka sytuacja, że typek się buduje, gdzieś na lewo, na prawo pewnie mam też ludzi. Zostało mi 5 osób, więc musimy poczekać. Musimy poczekać. Zabuduję tą ścianę, bo wiem, że on... Ten typek, którego przed chwilą zabiłem, on strzelał gdzieś tam na moje lewo w tym momencie. Dlatego sobie zabuduję i poczekam, żeby nie dostać głowy za łupy. On w ogóle nie wychyla. Można mu troszeczkę presji tutaj narobić. Dobra, i teraz jak jestem w takiej pozycji i wstanę i będę, yy, będę strzelał, to on nie ma szans mnie trafić, chyba że idealnie wymierzy, widzicie? Ja wstaję i mam cały czas celownik. Teraz jak jest X, no to trafię sobie w schody. O, Teraz granatnika. Udziu, dzięki za suba. Dobra, za czym co on zrobi? On się tam buduje. Trochę mam mało rakiet. Teraz jedynie co mogę dostać głowę od prawej, albo od tego z przodu. Ale od prawej raczej nie dostanę, bo tam nikogo nie ma. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Wiecie, nigdy nic nie wiadomo. Dobra, gość się budował. O, z lewej strony mamy AWP. Albo sztucer, albo nie wiadomo co. Ale wydaje mi się, że jest Dobra, on się tam, widzicie, zabudował się. Mam dużo amunicji, mogę go naspamować, żeby troszeczkę go zdenerwować. Żeby on był ze o kurde, ale HP. Dobra, nie skaczcie z takiej wysokości. Dobra, tamtym mi jest trzeba zabupy. Muszę wejść do strefy i się obudować w strefie. Prawdopodobnie on mnie zaraz będzie strzelał do, B będzie strzelał do mnie, ten gościu. O, no idealnie, idealnie się budowałem. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, granatnik. Budujemy się. Uważajcie na to. Te... O, prawie bym dostał głowę. Dobra, ten mnie podjeżdża, dobra. Dobra, głowa, dziękuję. O, głowa, dziękuję. Uwielbiacie to, prawda? Kar podki małe mam. Dobra, easy. Ognisko, leczonko. I teraz typy, typka mam na górze. Ma nade mną wielką przewagę. Naprawdę. Strasznie dużą przewagę ma nade mną. Czyli nie wychylam. Nie wychylam. Strefa następna jest troszeczkę dalej. O, jest. Widzicie? Jakbym teraz wychylił, to bym dostał łeb. Ja nic nie widzę. Nie mogę, nie mogę go spikować. Jak teraz wychylę, dostanę głowę, dlatego muszę uważać. Zajęte! Ktoś mi puka do drzwi. Wszyscy mi są, dzisiaj przeszkodzi w nagraniu, niestety. Sorry. Dobra, spokojnie, zostało nam dwóch. O, jest krzak tam. Krzak tam skoczyła, dobra, ten mnie, ten mnie spamuje. Teraz mogę wychylić i strzec szybko głowę. Widzicie? Tylko zobaczymy, jak on będzie spamował. Tam gdzieś skoczył krzak. Typek tu leci. Wszyscy dzisiaj próbują przeszkodzić w nagraniu. Nie wiem czym tak jest. Dobra, nie mam municji do RPGa, szkoda. Aj, nie dostał, kurde, a i dawno wymierzyłem. Teraz troszeczkę spanikowałem i ten strzał był do dupy. Dobra, idziemy do strefy. Gościu, teraz gdzieś przeładowuje albo coś robi i wydaje mi się, że nie będzie mi się spodziewał od lewej strony chociaż prawą stroną powinien iść do strefy ale od lewej strony nie będą mnie się spodziewać dlatego idę i tam się obuduję Dobra, tu mam, tu, tu mam gościa i gdzieś ten krzak skoczył nie wiem gdzie Dobra jest, mamy tutaj, dobra. O, gość mi zauważył, dlatego budujemy się. I teraz tak, budujemy kolejną partię tych, nie budujemy od razu schodów, tylko kolejną partię ścian i dopiero potem schody. Widzicie? Robimy sobie podwójne, on myśli, że będziemy wyżej. Edycja, o, chyba mnie dojechał. Tak, dojechał mi. gdzieś jest pode mną. Nie mam niestety rpg -a. bym tak to strzelał. Gdzieś ten krzak musi być, nie wiem gdzie jest. Teraz, jeżeli usłyszymy, że on, on rozwala bazę, musimy szybko zejść i go zabić. Dobra, krzak. Nie, wydaje mi się... Te krzaki nie wyglądają jak typek w krzaku. Więc nie wiem, gdzie jest ten goście z krzaka. Dalej mam dwie osoby. O, rozwalam bazę. Dobra, schodzimy. Kurczę, dzisiaj się obudowałem. Dobra, jest mój. I ostatnia osoba nam została, która chyba teraz nas podjedzie. Tak, podjeżdża. No, Musimy się budować I wyczekać moment, gdzie on będzie tracił amunicję. Żeby... Dobra, muszę, muszę wracać się obudować. Żeby wyskoczyć i patrzeć. Budujemy się nad niego, dobra. Teraz budujemy się nad niego. Gościu nie wie, co się dzieje. No scope? No chyba on pośledzony. Dobra. Budujemy się nad niego. I dobra, i mamy totalną przewagę. Już gra jest wygrana. Chyba, że strzeli mi tego no scopa, takiego... Dobra, jeszcze kewa ma. Teraz muszę uważać, bo jak trafi mnie za WP O, lekko wychylone. Dobra, jest mój. GG! To był poradnik do wygrywania. Dziękuję Wam. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę, suba, dzwonek i komentarz. Wiem, że dużo fragów tu nie ma, ale mam nadzieję, że dzięki temu będziecie wygrywać więcej gier. Potem będziecie strzelać więcej fragów, coraz więcej, coraz więcej. Potem będziecie na Tilted latać. Wszystko wygracie. Pamiętajcie, jeżeli Wam się podobało, to subskrypcja najważniejsze. Ostatnio słabo lecą, ale jest ok. Dzięki Wam bardzo. Do zobaczenia. Pozdrawiam wariata Skufiego i Patryka Kwiatkowskiego. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!